Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i ten hangout, to wideo będzie trochę, nieco inne niż zwykle, a mianowicie dostałem niedawno maila od jakiegoś lekarza, stażysty, który zapytał mnie, jak zostałem lekarzem medycyny pracy, czy z tej medycyny pracy da się żyć, jak to w ogóle wygląda, prawda, jak wygląda zrobienie tej specjalizacji, i ten człowiek, ten młody człowiek, generalnie spodobało mu się to, co prezentuje w internecie, i sam zaczął rozważać, czy ta medycyna pracy nie jest dla niego. I powiem szczerze, że zaskoczył mnie o tyle, że moja ścieżka życiowa była troszeczkę inna. W zasadzie na studiach, czy na stażu o medycynie pracy nie miałem zielonego pojęcia. Dowiedziałem się nieco o tym później. Natomiast yy, yy, tylko tyle mogę powiedzieć, że w ogóle nie rozważałem tego tematu, nie rozważałem tej specjalizacji, będąc w szkole podstawowej, będąc w szkole średniej czy będąc na studiach, lub będąc na stażu. Yy, skończyłem szkołę podstawową na obrzeżach Wrocławia, osiedle Żerniki. I w latach 70. powiedzmy, żyło się bardzo skromnie. Moi rodzice pracowali od rana do wieczora. No, skłamałbym, gdybym powiedział, że jakaś taka bieda w domu była, w sensie, że nie było co jeść. No, ale już, żebym jakieś tam dżinsy czy ciuchy nosił, jakieś ekskluzywne, to już tak powiedzmy za bardzo nie było ich na to stać. Natomiast y, y, zawdzięczam im jedno, że zaszczepili we mnie jakąś chęć do nauki, y, chęć do czytania różnych rzeczy, y, nauczyli mnie szybko czytać, prawda, a, a w momencie, kiedy nie było internetu, to y, byłem aktywnym, że tak powiem, Członkiem miejscowej biblioteki publicznej. No, przyznaję się bez bicia, że niektóre książki oddawałem dosyć po terminie. Nawet kiedyś musiałem zapłacić sporą karę za przetrzymywanie książek. Natomiast gdzieś koło 5-6 klasy szkoły podstawowej natrafiłem na jakieś książki z chemii i ta chemia mnie powiedzmy wciągnęła gdzieś żebym ci nie skłamał, do 14 do 15 roku życia, prawda? Wszystkie książki chemiczne jakieś tam przeleciałem i powiedzmy, z tego przedmiotu byłem dobry. I yy, rodzice zasugerowali mi klasę biologiczno-chemiczną, bardziej pod tą chemiczną, natomiast takim ukrytym ich marzeniem była, yy, było skończenie przeze mnie medycyny. Oboje. Pochodzili z biednych, że tak powiem, miejscowości, w zasadzie pochodzenie chłopskie, prawda, ale oboje byli po studiach i rozumieli jaki to y, trzeba z, włożyć wysiłek, żeby się z tego, że tak powiem, no, biednego wtedy z biednej wsi wyrwać, nazwijmy to, do miasta. I o ile w szkole podstawowej byłem dosyć dobrym uczniem, to zderzenie z rzeczywistością szkoły średniej było, że tak powiem, jak głową w mur, prawda? Okazało się, że tam już takim jakimś geniuszem nie byłem. Owszem, nie mogę powiedzieć, z tej chemii błyszczałem, natomiast z reszty przedmiotów byłem taki sobie, gdzieś tam kończyłem na jakichś yy, nie powiem, że ostatnich lokatach, ale powiedzmy lokatach końcowych tej, tej szkoły średniej. I ku mojemu zaskoczeniu yy, podszedłem do egzaminów wstępnych na Wojskową Akademię Medyczną, początek lat 80 taka trochę deklaracja wtedy była nawet, nie powiem, że polityczna, ale, ale no wiadomo, był stan wojenny i, i pójście na Wojskową Akademię Medyczną wiązało się ze sporą odwagą cywilną i dostałem się na tę akademię za pierwszym razem. Jeżeli nie wierzysz, zająłem siódmą lokatę na egzaminach wstępnych, prawda, czyli uważam, że to naprawdę było sporo, spore osiągnięcie. Z, gdzieś tam z 50. którąś lokatą tą akademię skończyłem, czyli znowu tutaj takim geniuszem, jakimś nie byłem, raczej uczniem przeciętnym, ale jako ten student przeciętny nie oblałem żadnego egzaminu, nie miałem żadnych poprawek, skończyłem wszystko w terminie. Jak dzisiaj pamiętam, że 5 maja, bodajże 1988 roku, 1988 roku otrzymałem dyplom, który gdzieś tam trzymam do dzisiaj. Natomiast yy, na stażu bardzo interesowała mnie interna, yy, nawet miałem takie zakusy, że tak powiem, żeby tą internę rozpocząć. Potem troszeczkę zacząłem myśleć o laryngologii. Natomiast no, ktoś mnie wkręcił w ginekologię i powiem szczerze, że zrobił mi niedźwiedzią przedsługę, bo nie nadawałem się w ogóle na ginekologa położnika. Po stażu poszedłem do jednostki wojskowej. No i tam Zostać lekarzem ginekologiem z jednostki to jest po prostu jakiś cud boski po prostu obowiązki lekarza jednostki są zupełnie inne niż z profesja lekarza ginekologa położnika, prawda? No, brnąłem w to, brnąłem w to parę parę lat, ale w międzyczasie yy, Zrobiłem nawet specjalizację pierwszego stopnia, później doktorat, ale wewnętrznie czułem, że to nie jest to, co mnie kręci. To nie jest to, w czym się mogę zrealizować. Po prostu się do tego nie nadawałem. Teoretycznie wiedzę można było, byłem w stanie wchłonąć. Egzaminy pozdawałem na piątki, doktorat też na piątkę. Natomiast uczciwie powiem, że w tej profesji czułem się źle. Raczej byłbym słabym ginekologiem. Natomiast od samego początku w jednostce y, moim obowiązkiem było wykonywanie tak zwanych badań okresowych. Y, to się robiło w październiku i zawsze to była taka, taka akcja, dosłownie zamieszanie armagedon I, i oczywiście mało kto chciał te badania robić. Więcej się ludzie martwili tym, y, żeby wykonać swoje obowiązki służbowe, niż tam łazić do lekarza i w tym czasie oparte było to na szpital wojskowy. I tak jakoś pomyślałem, tak jakoś wymyśliłem, że te badania okresowe zorganizowałem w ten sposób, że mimo wszystko większość ludzi to robiła, część ludzi tam nawet miała wykryte jakieś tam różne schorzenia, czy niedobagania medyczne, które potem były podstawą mojej profilaktyki. No i, że tak powiem, kilkanaście lat w tej jednostce to po prostu należało do moich obowiązków. Natomiast gdzieś koło 1996-97 roku zorientowałem się, że nie nadaje się na tego ginekologa, postanowiłem nie kontynuować zrobienia drugiego stopnia specjalizacji, ale no, trzeba było coś robić, prawda? I przypadek zetknął mnie z bardzo, że tak powiem, przyjaznymi ludźmi, którzy nakierowali mnie na medycynę pracy. Paradoks tej medycyny pracy polegał na tym, że wojsko, które jej tak bardzo potrzebowało, w praktyce nie oferowało specjalizacji z medycyny pracy w oparciu o swoje zasoby. W ogóle nawet nie było specjalistów medycyny pracy w armii. I musiałem to oprzeć o uczelnię cywilną. Konkretnie wtedy to była Akademia Medyczna we Wrocławiu. Natknąłem właśnie się na mojego kierownika specjalizacji i po trzech latach w roku bodajże, żebym nie skłamał dwutysięcznym tą specjalizację pierwszego stopnia. Zrobiłem, zdałem na ocenę dobrą. No Można by powiedzieć, że nie osiągnąłem w pełni swoich możliwości, ponieważ mógłbym zdać na ocenę bardzo dobrą, ale niestety zjawił mnie trochę stres. Zapomniałem tam czegoś i została ocena dobra. I od tej pory zacząłem po prostu już na poważnie badać kierowców, badać pracowników, wykonywać tam różne czynności i obowiązki wobec zakładów pracy, no przede wszystkim badania okresowe. Natomiast yy, wypadałoby zrobić krok do przodu. Rozpocząłem specjalizację drugiego stopnia z medycyny transportu. I tą specjalizację że tak powiem, powoli zacząłem w mojej kochanej armii, natomiast w 2004 roku zostałem z tejże formacji w ramach redukcji zwolniony i specjalizację dokończyłem, że tak powiem, już jako cywil. I w zasadzie można powiedzieć o szczęściu w nieszczęściu, ponieważ Byłem bardzo rozgoryczony, kiedy tą armię od, y, opuszczałem, to, to być może i ty miałeś taką sytuację, że pracujesz gdzieś tam 20 parę lat, a nagle ktoś ci daje kopę w dupę, radź sobie człowieku sam, wydawało mi się, że jestem z tak zwanych niezastąpionych, okazało się, że to nic dalszego prawdy, niż tak zwany niezastąpiony człowiek, prawda? I Yy, szczęście miałem takie, że gdzieś w 2000, końcem 2005, yy, na przełomie 2006 ktoś yy, namówił mnie na moją pierwszą stronę internetową i ta strona powiem powstawała w bólach. Ja tam umiałem wysłać maila, umiałem tam przeglądać strony poprzez Google, natomiast nie miałem zupełnego pojęcia w jaki sposób takie strony się tworzy. I tak szczerze mówiąc, do dzisiaj posługuję się gotowymi tam jakimiś schematami. Natomiast w końcu, jak zrobiłem tą pierwszą stronę, w zasadzie zrobiono mi tą pierwszą stronę, zainteresowało mnie, dlaczego ta strona jest jaka jest, dlaczego w wyszukiwarce Google ta strona tam jest na pierwszym miejscu, tam nie ma i zacząłem drążyć temat i w końcu, kiedy zrozumiałem, to nagle mój gabinet medycyny pracy, dosyć skromny na przedmieściach, bo związany jestem, tak jak ci powiedziałem, z przedmieściami Wrocławia, nagle, że tak powiem, pacjentów zaczęło przybywać w jakimś geometrycznym tempie, Zmusiło mnie to do rozszerzenia działalności, do współpracy ze specjalistami, do wydłużenia czasu pracy. No Nie mówię, że też korzyści finansowe były dosyć wymierne. W październiku 2006 zdałem z oceną bardzo dobrą specjalizację z medycyny transportu, także jestem specjalistą medycyny transportu już od ponad 10 lat, natomiast zabawa polega na tym, że program z medycyny transportu był na tamte czasy tak rewolucyjny, że łączył w sobie wszystkie dziedziny transportu, badania do pracy ze wszystkich dziedzin transportu i tam poznałem, w jaki sposób się bada kolejarzy, w jaki sposób badasz marynarzy, w jaki sposób badasz lotników, prawda, tych, co latają. W jaki sposób badasz inne grupy, grupy zawodowe związane z medycyną pracy. I, I naprawdę to było coś fenomenalnego. Człowiek, który tą specjalizację wymyślił, że tak powiem, zrobił mi naprawdę przysługę taką, że yy, pomimo tego, że staże były dosyć uciążliwe, były w Dyni, było w Warszawie, było na Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej, też w Warszawie, to ta specjalizacja Y, że tak powiem, odcisnęła piętno na mojej przyszłej karierze. I to połączenie internetu, y, zacząłem po prostu w internecie opisywać badania marynarzy, badania lotników, czy tam jakieś badania inne. I się okazało, że ludzie są skłonni przyjechać do mnie z jakiegoś drugiego krańca Polski, tylko po to, żeby skorzystać z usługi, którą tak na dobrą sprawę być może mają za rogiem, tylko problem z miejscowym lekarzem jest taki, że nie potrafi on się wypromować, nikt o tym nie wie, że on, jest, że on coś tam potrafi, jest takim jakimś ukrytym miejscowym skarbem, natomiast mnie w internecie było pełno. I gdzieś koło 2010 roku natrafiłem na YouTube'a, i to był drugi jakiś taki strzał w dziesiątkę. Nie było wtedy transmisji takich jak ta, że mogę sobie tam z kimś coś tam porozmawiać, czy ktoś mnie tam słucha na żywo. Czyli praktycznie mam swoją, swoją prywatną telewizję. Natomiast co zrobił ten YouTube? Yy, osoby zainteresowane moją działalnością, moi idealni pacjenci, moi idealni klienci, którzy potrzebowali mieć rozwiązany problem, zaczęli yy, śledzić mnie w tej mojej telewizji, byli potem wysyłali maile i znając mnie już tutaj, jakby to powiedzieć, z monitora ekranu, prawda, czy z monitora ekranowego, nabierali do mnie śmiałości, przyjeżdżali do mnie i przyjeżdżają do dzisiaj. I w ten sposób, że tak powiem, z małego gabinetu musiałem w końcu kupić jakiś większy lokal i otworzyć przychodnie medycyny pracy z prawdziwego zdarzenia. I ta przychodnia, że tak powiem, kręci się dalej, nie są jakieś tam straszne zmiany polityczne, aczkolwiek mówię, wolę coś stabilnego, kiedy niech jeden rząd był 20 lat, ale zmieniło się tych rządów od, od czasu powstania przychodni już kilka, a jakoś liczba pacjentów w mojej firmie zamiast maleć rośnie. Oczywiście, jestem realistą, nawet drzewa nie rosną do nieba, natomiast naprawdę ciągle, że tak powiem, moja firma wykazuje tendencję wzrostową i oczywiście takie radosne podejście moich pacjentów do mnie rodzi kolejny problem, że znowu muszę coś dokupić, jakiś lokal, czy, czy wybudować lokal, czy wynająć lokal, ponieważ firma, że tak powiem, pęka, trzeszczy w szwach. Jest to wszystko na granicy wytrzymałości, po prostu pomieszczeń jest za mało. I jeżeli nie wierzysz, że we Wrocławiu można przeprowadzać działalność, która jest typowa dla innych rejonów Polski, to wiesz mi, jestem wiodącym ośrodkiem, a przynajmniej moja przychodnia jest wiodącym ośrodkiem badania marynarzy na całą południową Polskę, prawda. Przyjeżdżają nawet ludzie z Czech i z, i z Niemiec. I pytam się tych moich marynarzy, proszę pana, no ale co, za rogiem tam pan nie ma kogoś? No wie pan, yy, może i ktoś jest, jest na liście, a on nawet nie wie, że jest na tej liście, nie potrafi tam je zbadać, nie potrafi wystawić świadectwa w języku angielskim. No i, i koło myja się, zamyka, także jak ktoś mi powie, że jest bezrobocie, czy bezrobocie wśród lekarzy medycyny pracy, to czy że mało zarabiają, to po prostu chce mi się z tego śmiać. Jak już zacząłem badać marynarzy, no to zacząłem również badać tak zwane platformy wiertnicze, czyli ludzi, którzy zatrudniają się na platformach wiertniczych, zatrudniają się na farmach wiatrowych, prawda, to jest niestety zachodnia Europa, praca dobrze płatna, ale wymagająca nie polskiej medycyny pracy, tylko uprawnień zagranicznych. No i coż było robić? Po prostu pojechałem się przeszkolić za granicę, konkretnie do Wielkiej Brytanii i gdzieś od 2013 roku jestem jednym z trzech lekarzy, którzy bada na Platformy, platformy Wiertnicze oraz farmy wiatrowe. W momencie, kiedy nabyłem tu uprawnienia, zainteresowały się mną inne firmy marynarskie, inni armatorzy i na przykład takie linie Carnival Cruise Line z Miami. Znalazły mnie gdzieś, przeszedłem ich procedurę akredytacyjną i jestem w tej chwili jedynym lekarzem w Polsce i w Czechach, który bada dla tych linii y, marynarskich, prawda? Carnival Cruise Line. Oczywiście y, badanie nie polega tylko na tym, że ktoś do mnie przyjdzie i wyjdzie. Y, zakres tego badania jest dosyć szeroki, ale robię to dosyć sumiennie i y, nie dalej niż wczoraj miałem obywatela Rumunii, który do mnie y, przyjechał z Ploeszty prawda? Kiedyś jakiś inny Rumun przyjechał do mnie z Konstancy, prawda? Ale ludzie przyjeżdżający z Białego Stoku, z Przemyśla, czy ze Szczecina są tutaj dla mnie normą. A nawet z Gdańska, w którym był kiedyś drugi lekarz, no ten lekarz jakoś zrezygnował. I niestety cały rynek jest, jest mój. Podstawą tutaj. Sukcesu lekarza medycyny pracy jest takie troszeczkę połączenie, jakby to powiedzieć, benzyny, znaczy wody z ogniem, prawda? Dwóch sprzeczności, a mianowicie empatii wobec pacjenta, chęci rozwiązania jego problemu, a yy, trzymaniem się przepisów. I tutaj słusznie widzę, martert, bezrobocia nie ma. Martwi mi jedna rzecz. W środowisku lekarzy medycyny pracy są dwie skrajności. Ludzi ubóstwiających przepisy i ludzi je olewających. Zaświadczenia bez badań. Bardzo mało jest lekarzy życiowych, przymykających oko na drobnostki zdrowotne, jednocześnie nie takich ludzi z dobrze płatnej pracy. W zasadzie no, mogę się tylko oboma ręcami podpisać pod tym stwierdzeniem. Problem z tymi, którzy uwielbiają przepisy jest taki, że oni nigdy nie pracowali prywatnie lub mają małą praktykę w sektorze prywatnym. No i wtedy sobie można, że tak powiem, się trochę na ludziach powyżywać, porządzić, że tak powiem, pokazać zwykłemu człowiekowi jego miejsce w szyku. Ale według mnie nie o to chodzi, prawda? Ma być krótko, sprawnie na temat, profesjonalnie. I tutaj tkwi troszeczkę sukces lekarza medycyny pracy. Nie chcę się chwalić, ale gdzieś w 2013 roku uwolniono badania na pracowników ochrony. Widziałem wcześniej jak te badania przebiegają w ośrodku resortowym, w którym byłem zatrudniony. I kiedy to zobaczyłem, jak to się tam wyprawia, co się z tymi ludźmi wyprawia, przykład ci mogę podać taki, że jednego że jednego z pracowników ochrony, jeszcze tam z 5 czy 7 lat temu psycholog potrafił przegonić do jego miejsca zamieszkania, konkretnie to był lądek Zdrój z Wrocławia, 125 km, w dwie strony 250, przegonić go trzy razy tylko po to, bo tam coś tam mu tam w teście nie wyszło. Także ten człowiek, jak już dostał tą opinię ode mnie, to był taki szczęśliwy, ale przypuszczam, że więcej już do tego ośrodka resortowego nie poszedł, prawda? No, nieszczęście, że tak powiem, dla tego ośrodka resortowego 2013 idzie to na rynek prywatny i tego zioma zwolniono z prostego powodu, ponieważ nie było pracy bo nie zasiał, że tak powiem, nie zasadził, nie przygotował tych pacjentów na, do powrotu, tylko działanie było typowo odrzucające, także yy, wprowadzając, że tak powiem, swoje zasady, zdobyłem 90% rynku wrocławskiego w badaniach licencjonowanych, a w zasadzie teraz nazywa się to kwalifikowanych pracowników ochrony, i ludzie chcą, czy nie chcą, przyjeżdżają do mnie, a przyjeżdżają nie tylko z województwa wrocławskiego, przyjeżdżają też z województw ościennych, czyli ościenne to myślę tutaj głównie o województwie wielkopolskim, ale też przybywają aż ze Zgorzelca, czy, czy jakiejś tam Jeleniej Góry, gdzie na pewno lekarzy mają bliżej. Także chcieć to móc, no i, no i tyle tylko mogę tylko mogę powiedzieć. W międzyczasie tutaj 100 of 1000 Witam, też witam, są lekarze z dużą dozą empatii. Pan doktor jest przykładem, pozdrawiam, tanatos Tak, empatia empatią, ale też jakiś trochę zdrowego rozsądku i zakresu badania trzeba wykonać. No i Kolejny jakiś tam mój sukces. Od 2013 roku skończyłem kurs medycyny lotniczej i zacząłem badać lotników. No niestety nie tych, co latają samolotami pasażerskimi, to jest klasa wyżej, ale tych, którzy chcą tam stać na jakąś awionetkę, czy na jakiś szybowiec. Szybowiec to bardziej w aeroklubie. I też nagle chcieć to móc, przeszedłem audyt Urzędu Lotnictwa Cywilnego, spełniam wszystkie warunki i no i pacjentów nie brakuje. W jaki sposób lekarz sobie radzi ze zmianami w prawie, jakich instrumentów używa? No tam nie trzeba jakichś wielkich instrumentów używać, po prostu wystarczy wyśledzić wy, najnowsze przepisy w internecie, z reguły, mamy też nasze profesjonalne portale, gdzie jakieś tam przepisy prawne, najnowsze się pokazują, no i trzeba tylko przeczytać, powiem szczerze, że tak, że trzeba przeczytać ze zrozumienia, mieniem, prawda? I klasyczny przykład są tutaj tak zwani pracownicy zabezpieczenia technicznego, że nie za bardzo wynika z aktu prawnego, co tam z nimi się robi, kto to robi, co to robi, ale jak się tam człowiek przyłoży, przeczyta, to nagle się okazuje, że yy, zgarniam tych ludzi z całego województwa i, i wstyd powiedzieć, że moi koledzy nawet nie wiedzą, jak się kurde tych ludzi bada i powoduje to takie błędne koło, że jak masz mało tych pacjentów, to nie wiesz jak ich badać, bo, bo nie spodziewasz się, że taki człowiek do Ciebie przyjdzie. A w momencie, kiedy masz jakąś taką masę krytyczną, to jest wszystko fajnie. Pacjent przychodzi zadowolony do, profesj do profesjonalisty. I że tak powiem, piramida, znaczy karawana idzie. Dalej. Yy, jakie mam plany? No, plany mam dosyć ambitne, ponieważ, yy, ponieważ yy, kusi mnie taki kurs, że tak powiem, zagraniczny na tak tzw. platformy norweskie. Zapisałem się już te, wstępnie do miejscowości Bergen zapłaciłem za ten kurs. Yy, niestety Norwedzy wymagają jednej rzeczy, a mianowicie zdania takiego wstępnego egzaminu, zanim tam przyjadę, wszystko jest w języku angielskim. Także uczę się pilnie i mam nadzieję, że już niedługo na Dolnym Śląsku będzie jakieś centrum badań do certyfikatów norweskich. Także wracając do pytania tego lekarza, jak zostałem tym lekarzem medycyny pracy, w pewnym sensie był to totalny przypadek. Straciłem gdzieś 10 lat w specjalizacjach, których się nie czułem, ale jak już złapałem byka za rogi, to nic innego, że tak powiem, robić nie potrafię. Nie nadawałbym się za bardzo na, na lekarza jakiegoś szpitalnego, z prostego powodu, że zbyt długo jestem poza tą taką klasyczną medycyną, znam się bardziej na medycynie profilaktycznej, na aktach prawnych, na medycynie pracy, niż na medycynie klinicznej. Także mówię, dużo zależy tutaj właśnie od tego, w czym się chcesz specjalizować, jeżeli jesteś lekarzem i mnie oglądasz, ale najważniejsze jest jedno: jakąkolwiek sobie specjalizację nie wybierzesz, masz być po prostu w niej najlepszy, prawda? A nie jest to wbrew pozorom takie trudne, bo nawet jeżeli jest specjalizacja szeroka, taka jak interna, to są jakieś podspecjalizacje i możesz być yy, i możesz być najlepszym ze swojej dziedziny. Co, co myślisz o promocji bezpieczeństwa ruchu drogowego? No w zasadzie to nie jest robota dla lekarza, to bardziej policja chyba, czy, czy... Ale policja nie w ten sposób, że czają się w krzakach i łupią mandaty tam za byle co. A jeżeli chodzi o te mandaty to powiedzmy jest taka sprawa jak przedłużanie terminowego prawa jazdy i pewnego dnia przychodzi mi dziewczyna i panowie policjanci za to, że tam miesiąc to prawo jazdy zostało, że tak powiem przeterminowane, zapomniała pójść do lekarza przedłużyć, to dostała 500 zł mandatu, 600 zł za, za lawetę, bo nie miała tam współpasażera, żeby wrócił tym samochodem oraz w międzyczasie zdążyła zapłacić 200 zł, dla mnie 100 zł za prawo jazdy, czyli ponieważ to było początkiem grudnia, świąt tutaj raczej wystawnych nie miała. Żeby było śmieszniej, 10 minut po niej przychodzi policjantka, no i też się okazuje, że jej koledzy wlepili jej mandat, natomiast zaciekawiło mnie to w jaki sposób, no policjant, policjantowi wilkiem, prawda, i okazało się, że miała stłuczkę parkingową, oczywiście jako porządna policjantka, praworządna, przestrzegająca ściśle przepisów, wezwała swoich kolegów i koledzy oczywiście łupnęli gościowi mandat za to, że tam naruszył przepisy ruchu drogowego, natomiast swojej koleżance 500 złotych za to, że nie miała ważnego dokumentu, nie miała ważnych uprawnień do jazdy samochodem. Także przyjechali, mieli podwójny pozysk, jakby to powiedzieć, 2000 zł mandatów, czy tam 1500 za, za, za, jedno, za jedno jakieś tam podejście, to no i ta policjantka też, pani starsza posterunkowa, 2,800 wypłaty i raczej święta trochę na, na ubogo, prawda. Także wracając do pytania, promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego, to no raczej nie dla lekarza, prawda. Możesz coś powiedzieć o kodach dotyczących korekcji wzroku? No. Jest kod 0106 i jak, jak lekarz ci wystawi ten kod 0106 to możesz jeździć i w okularach i w soczewkach. Natomiast no, uważam, że jest niezbyt poprawne wystawianie kodu 001 czy tam 002, czyli same soczewki lub same ten, ponieważ są różne w życiu sytuacje. A mianowicie takie, że raz ci te soczewki pasują, raz ci nie pasują. Masz mieć soczewki, założysz okulary i pan policjant znowu ma kilkaset złotych. Oczywiście kilkaset złotych ma zawystawiony mandat i te kilkaset złotych jest tam odprowadzane nie wiem gdzie. Także, w zasadzie na tym kończę, taki hangout trochę nietypowy. Kod 01 też jest, też jest dopuszczalny, kiedyś taki pisałem, ale, ale, ale mówię, wolę 01.06. Kiedyś taki pisałem dawno temu, ale, ale w tej chwili nie piszę. 01 to jest chyba też dopuszczalne okulary lub soczewki, ale nie pamiętam dokładnie, jak się ten kod, kod nazywa. Zmieniłem go na 0106. Także wracając do biznesu, medycyna pracy, że tak powiem, w rękach fachowca to i wspaniałe narzędzie do pomocy ludziom, natomiast no niestety jest ta taka trochę ciemna strona, są to instytucje jakieś tam odwoławcze czy inne, do których możesz trafić jako, czy instytucje referencyjne, do których możesz trafić jako, że tak powiem, osoba skierowana za jazdę po alkoholu, czy po jakichś używkach, czy po wypadku i tam niestety się nie cackają tam jak ktoś tutaj ładnie określił, yy, yy, yy, yy, yy, yy, yy, yy, ci ludzie orzekający trzymają się przepisów no i w pewnym sensie mają rację, ponieważ sprawa jest z obu stron wybitnie niekomfortowa. Yy, z reguły jest, jest, pacjent jest roszczeniowy, uważa, że mu się tam wszystko należy. Natomiast no, prawda jest gdzieś po środku i... Trudno czasami nie wylać dziecko z kąpielą, czyli tych, których, których się powinno dopuścić, to się nie dopuszcza. Tych, których się nie powinno dopuścić, się przepuszcza. I tak jakby to powiedzieć, potem dostaję jakieś setki maili, co robić. W zasadzie nie mam pretensji do ludzi, którzy się przygotowali tam do jakiejś robo w sensie przygotowali, przebadali się troszeczkę tam przynajmniej zmierzył ciśnienie, cukier i tak dalej. Natomiast gorzej jest, jak zostaje ziom uwalony, a potem dopiero szuka rozwiązania, prawda, czyli zaczyna kopać studnie, jak jest w połowie drogi na pustyni, prawda, albo kopie tą studnię, a chałupa mu się już spaliła. Także na tym kończę. Miło mi, że, że, że parę osób tutaj dołączyło do tego hangoutu, zadało jakieś parę, parę pytań, no zawsze to trochę łatwiej podyskutować, niż tylko samemu robić teatr jednego aktora, natomiast wydawało mi się kiedyś, że Prawo nasze polskie, czy to prawo pracy to będzie ulegało jakiemuś uproszczeniu na zasadzie, że ludzie mają pracować, a nie opędzać tą biurokrację. Natomiast prawda jest taka, że papierów jest coraz więcej i paradoks obecnej sytuacji jest taki, że część wzrostu ilości pacjentów polega na tym, że inspekcja pracy jest aktywna, przychodzi do tam małego przedsiębiorcy i pierwsza rzecz, pierwsza rzecz to patrzą w papiery, a w tych papierach, powiedzmy, brakuje badań do pracy. Oczywiście pan przedsiębiorca dostaje mandacik, czy tam jakąś grzywnę, chce czy nie chce, natomiast potem jest zmuszony przyjść do mnie, czy przyjść tam do moich kolegów. I przebadać swój personel, prawda? Prawo pracy wywodzi się z, z umów międzynarodowych, może i się wywodzi, tam są jakieś tam dyrektywy unijne, natomiast widzę, jak się bada za granicą, ponieważ mam pewne uprawnienia zagraniczne do badań, wspomniane tu platformy, a jak się bada u nas, czyli jeżeli ktoś tam sobie będzie rozkminiał przepisy na czworo, to, to, to można się zabadać na śmierć, ale można podejść jakoś tam po ludzku. I no wiadomo, no ludzie muszą pracować, no nie można się czepiać każdej pierdoły, bo inaczej, no są ludzie różni, niepełnosprawni, z jakimiś tam ułomnościami, i ma, ma wyjście takie, albo robić za grosze, żebrać w mopsie, prawda, wisieć u klamki w MOPSie, czy, a, a w sumie MOPS to są, to jesteśmy my wszyscy, ponieważ z naszych podatków ten MOPS jest ta opieka społeczna jest sponsorowana, finansowana, no i można dać temu człowiekowi szansę, szansę że troszeczkę spojrzeć na niego łaskawszym okiem i dopuścić do roboty niech tam sobie ta dziewczyna, czy to chłopisko coś tam robi. Dobra, słuchajcie, wszyscy kochani na hangoucie kończę powoli, miło mi się gaworzyło. 40 minut to uważam, że jak na mnie to troszeczkę nawet za długo. Prawie, że, że krótki film, pół filmu, prawda? Jeżeli masz jakieś pytania to oczywiście zadaj je tam pod tym pod tym wideo oczywiście już po transmisji natomiast jeżeli nie jesteś moim widzem, oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy lub obejrzyj kolejny filmik z tej serii prawda, raczej to hangout nie będzie, będzie coś krótszego, także bye bye i do zobaczenia wkrótce